No, witam cię bardzo serdecznie. Taki krótki hangout, powiem parę zdań o jakichś takich szkolnych błędach, czy y, śmiesznych błędach, które są bardzo łatwe do uniknięcia. a Niestety powodują, że nie przechodzisz badań w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy za jazdę po alkoholu i wydawałoby się, że mając nawet jakąś minimalną ilość alkoholu we krwi czy w wydychanym powietrzu powinni cię puścić bez żadnego powodu, a tutaj nagle są różne problemy i zacznę od przypadku pana kierowcy, który jeździł sobie po terytorium Rumunii oczywiście ciężarówką i zatrzymano go do kontroli i wydmuchał zaledwie 0,16 miligrama prawda, na litr I, i wynik też był dla niego dziwny, ponieważ owszem pił jakiś alkohol, natomiast no, miał praktycznie 24 godziny przerwy, prawda. Pił razem z kolegą, koledze nic nie wykazało, natomiast jemu wykazało te 016. Dostał zakaz prowadzenia po terytorium tego kraju na okres trzech miesięcy. W międzyczasie jeździł sobie po całej Europie, natomiast Okazuje się, że Rumuni wysłali do Wojewódzkiego, przepraszam, do Wydziału Komunikacji w tym mieście, gdzie on y, zrobił swoje prawo jazdy pismo, i niestety takie pismo kończy się badaniami w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. I oczywiście umawia sobie człowiek termin, idzie tam, Natomiast lekarz, który go badał, skierował go jeszcze do psychiatry, gdzie dostał termin za trzy tygodnie. No i w międzyczasie jeździ dalej ciężarówką, ale akuratnie w termin tego, w terminie tego badania Wyszło mu, że ma być w tym WOMP-ie. W WOMP-ie, yy, prze, że tak powiem, przerzucił termin i co się okazało, yy, idzie do tego psychiatry i dostaje orzeczenie takie od psychiatry, że yy, zaleca mu się pójście do terapii uzależnień. Yy, i jest podejrzenie szkodliwego używania alkoholu i podejrzenie używania kanabinoli, prawda? I to są różne tam związki, które znajdują się w, no, w marihuanie, prawda? I jak już zacząłem go dopytywać, to jakby to powiedzieć, no skąd się nagle ni z gruchy, ni z pietruchy wzięła ta Marihuana i okazuje się, że goście łaskawie przyznał, że gdzieś tam pięć lat temu się trzy razy zaciągnął, dwa razy zapalił i od tej pory oczywiście nic wspólnego z Marychą nie miał. Natomiast kosztowało go to utratę prawa jazdy i dostaje takie, takie skierowanie do poradni terapii uzależnień i w poradni uzależnień ma dwie opcje, prawda, że w przypadku zalecenia leczenia w takiej poradni dalszego leczenia to konieczne będzie przez niego udokumentowanie co najmniej rocznej abstynencji. Natomiast być może będzie taka sytuacja, że jednak uzależniony nie jest, to ma przedstawić zaświadczenie, że uzależniony nie jest, prawda, i poziom tutaj w prób wątrobowych dobry, glukoza dobra, narkotyki miał w moczu negatywne, czyli pierdolnął tam gość jakąś głupotę o czymś, co praktycznie nie miało miejsca, a dla tych, co go badali, było to już jasne stwierdzenie, że może, może mieć do czynienia z narkotykami częściej niż tutaj chciałby pracować, ponieważ jest kierowcą zawodowym, natomiast na trzy miesiące już mu prawko zabrali. Jak mu prawko zabrali, to teraz pytanie, co ma dalej robić? Czy się ma odwoływać, czy, czy, czy, czy, że tak powiem, odczekać te trzy miesiące podejść znowu? No i według mnie na odwołaniu tutaj nic nie zwojuje, a nawet to odwołanie może trwać dużo dłużej niż niż te trzy miesiące. Natomiast, no, no on, on podjął decyzję, że się będzie odwoływał, natomiast według mnie powinien odczekać te trzy miesiące, pójść do tej poradni, załatwić sobie zaświadczenie, że nie jest uzależniony od tego THC, nie jest uzależniony od alkoholu. No i wrócić do swojego zawodu, prawda? Natomiast sprawa jeszcze jest taka, że gdyby nie pierdolnął tej głupoty o tym THC, to spokojnie by prawdopodobnie przeszedł, został złapany za minimalną ilość alkoholu, aczkolwiek no, na jego niekorzyść jest to, że jest kierowcą zawodowym, prawda? I yy, Zostawiam tobie ocenę, czy tutaj taka nadmierna szczerość odnośnie pewnych rzeczy jest pozytywną rzeczą, czy, czy, czy rzeczą negatywną, nikogo kłamać nie uczył, uczył nie będę, prawda? I muszę powiedzieć tutaj o paru innych jakichś takich szkolnych błędach, które ludzie popełniają w WOMP-ie, kierowcy popełniają, a mianowicie yy, idą zupełnie nieprzygotowani na tak zwanego tata yy, wariata i nie mówię, że czasami jak trafisz na dobry humor czy dobre samopoczucie danego lekarza, to ci się nie uda. Yy, setki ludzi przechodzą do niczego się nie przygotowując. Natomiast no, mimo wszystko radziłbym zasięgnąć jakiejś opinii w internecie, przeczytać jakieś fora, obejrzeć mój kanał, czy jakiś tam inny kanał, jeżeli takowy znajdziesz i się troszeczkę przygotować, sprawdzić, czy masz podwyższone próby wątrobowe, czy masz podwyższony cukier we krwi, jak wygląda twoje ciśnienie krwi, prawda, czy nie masz jakieś inne choroby, które mogą cię zdyskwalifikować i zaliczam to też do takich szkolnych błędów, ponieważ kosztuje to może wszystko razem 50 zł do kupy, a przynajmniej masz jakiś wynik, że wszystko było u ciebie pozytywne, a nie idziesz na badania i tak naprawdę nie za bardzo wiadomo, co po tych badaniach Cię czeka, prawda? Owszem, to znaczy jesteś wtedy przy nadziei, że wszystko jest dobrze, ale po co się bać, jak mówię, jak już kosztowało Cię tyle, że tak powiem, cała procedura przejścia tych badań i tak dalej, to, to lepiej zainwestować jeszcze te parę groszy i mieć święty spokój i wiedzieć, że jest wszystko w porządku, prawda? Dużo to nie kosztuje. Z innych takich błędów dosyć ciekawych, czy błędów, niebłędów. w sumie podobnych do tego, co nasz widz tutaj Yy, zrobił, jest przypominanie sobie o jakichś zdarzeniach sprzed kilkudziesięciu lat, że coś tam było po alkoholu, czy nie było, czy wskazuje na picie tego alkoholu częstsze niż się, że tak powiem, yy, powinno. I psycholog, czy lekarz wyciąga, a jakie z tego są konsekwencje, to no wniosek sobie możesz wyciągnąć sam. Także w zasadzie tą część hangoutu skończyłem. Jeżeli masz ochotę sobie ze mną pogadać, to serdecznie Cię tutaj zapraszam. Mo możesz zadzwonić pod numer 789273335, oczywiście telefon jest tylko na czas hangoutu, to jest ten telefonik i i możemy pogadać, możesz omówić swój jakiś problem szczególny, prawda? Tylko licz się z tym, że będzie to wszystko słyszalne na wizji. Tutaj Daniel, witam panie doktorze. Nie udało mi się zdać psychote psychotechnicznych numerków. Nie wiem, jak to się nazywa, bo maseczka, okulary parowały. Niestety nie udało się. No zależy, w jakim celu cię badano. Natomiast w tej chwili jest według przepisu prawa możliwe podejście po dwóch tygodniach do kolejnego badania. Czyli musisz oczekać dwa tygodnie i jeden dzień. W międzyczasie przygotować się jakoś mentalnie do kolejnego badania. Wziąć jakiś preparat, który powoduje, że okulary nie zaparowują. No i podejść do badań po raz kolejny. Lejny, prawda, no, no. innej, innego trzeciego wyjścia nie widzę, no możesz też w ogóle nie podchodzić do badań, to jeżeli to jest prawo, badanie w związku z utratą prawa jazdy, to nie odzyskasz prawa jazdy, jeżeli to jest badanie jakieś do pracy, to nie będziesz mógł pracować w tym zawodzie, w którym którym wymagane były te badania psycho-techniczne. Także jeszcze raz Cię zapraszam serdecznie do, do zadzwonienia pod telefon 789 273 335. Odpowiem chętnie na każde pytanie. Jeżeli nie, to jeszcze tylko Pochwalę się, że tak powiem, pracą w mojej przychodni. Wrocław Kmicica 1, wszystko idzie fajnie, prawda. Widać troszeczkę zastoju przed majówką, ale mam cicho nadzieję, że jak już rząd naprawdę odmrozi tą gospodarkę, to wszystko ruszy jak skopyta, prawda w porównaniu do kwietnia zeszłego roku przyszło do mnie dwukrotnie więcej pacjentów niż wtedy po pierwszym lockdownie, prawda? Wtedy był jakiś zastój, wtedy była jakaś panika. Natomiast w chwili obecnej, że tak powiem, przynajmniej w mojej firmie żyć nie umierać, Natomiast no, serce mimo wszystko jestem przy tych, którzy są zamknięci, przy gastronomii zamkniętej przez cały rok, był u mnie pan, który ma kilka restauracji, w zasadzie przez ostatnie 12 miesięcy, dwa miesiące zaledwie byli otwarci, pomoc szeroko omawiana tam w mediach jest praktycznie fikcyjna dawno się skończyła i tylko tyle mogę na ten temat powiedzieć. Natomiast mówię, mam to szczęście, że przychodnie nie zostały zamknięte, że biznes się kręci, że wszystko jest fajnie i tylko można mieć nadzieję, że tak będzie dalej. Także, na tym kończę, więcej pytań nie ma, być może jeszcze ktoś ma ochotę zadać pytanie na czacie, ale skoro więcej pytań nie ma, to tylko zapraszam Cię tutaj do subskrypcji mojego kanału, tutaj gdzieś jest jakiś link, tam z drugiej strony będzie kolejny filmik, i na dzisiaj kończymy. Żegnam Cię serdecznie. Do zobaczenia. Do następnego razu.